Wspomnieliśmy już bardzo krótko o napisach, czyli ciągach znaków. Możemy odwoływać się do poszczególnych elementów napisu z użyciem nawiasów kwadratowych. Indeksowanie jest od zera, czyli pierwszy znak w napisie ma indeks 0, Możemy też podawać indeksy ujemne, które adresują napis od tyłu. Minus jeden oznacza ostatni znak, minus dwa przedostatni i tak dalej. Jeżeli wyjdziemy poza zakres związany z długością danego napisu, Python zgłosi błąd. Długość napisu możemy uzyskać wywołując na napisie funkcję len. Operator pobrania fragmentu napisu, którym jest nawias kwadratowy, nie ogranicza się w Pythonie jedynie do zwracania pojedynczych znaków z napisu. Możemy w ramach niego podać z użyciem dwukropka zakres znaków, które mają zostać zwrócone. I tutaj tak samo jak w przypadku instrukcji range zakres jest lewostronnie domknięty i prawostronnie otwarty. Ponadto tak samo jak w instrukcji range możemy podać trzeci argument określający krok. Jeżeli jakiegoś z argumentów nie chcemy podawać możemy je pominąć i tak 3.2.2 będzie oznaczało napis od znaku o indeksie 3 co drugi znak do jego końca. Trzeci argument może być też ujemny, co będzie oznaczało branie znaków z napisu w odwrotnej kolejności. W przykładzie pokazanym na ekranie widzimy też, że użycie 2-1 powoduje wypisanie całego napisu od końca. Warto zauważyć, że operacje te nie zawsze są przemienne, tak jak widać to w przykładzie pokazanym na ekranie. Wszystkie operacje związane z operatorem nawiasu kwadratowego stosowanego na napisie zwracają nowy napis utworzony z elementów oryginalnego napisu. Także pobranie pojedynczego znaku zwraca napis. W Pythonie nie ma osobnego typu używanego na pojedynczy znak. Istotną konsekwencją tego, że operator ten zwraca nowy napis, a nie jakąś formę referencji do fragmentu oryginalnego napisu jest fakt, iż nie może on być użyty do modyfikowania napisu. Nie ma też innej metody na modyfikowanie, czyli zmianę fragmentu napisu, bez tworzenia nowego. W Pythonie napisy są niemodyfikowalne i każda operacja zmieniająca napis prowadzi do utworzenia nowego napisu. Python pozwala na dodawanie napisów i mnożenie ich przez liczbę. Efektem dodawania jest napis złożony z dodawanych napisów, jest to metoda łączenia napisów, a rezultatem mnożenia przez n jest napis n-krotnie złączony sam ze sobą. Po elementach napisu możemy przechodzić także przy pomocy pętli for, tak jak po elementach listy. W ramach każdego obiegu takiej pętli pod zmienną iteracyjną, podstawiana będzie kopia kolejnego znaku z napisu. Możemy także iterować po numerach znaków w napisie i odwoływać się do nich z użyciem nawiasów kwadratowych i indeksu danego znaku. Metoda ta może być wygodna, jeżeli z jakichś innych powodów potrzebny nam jest numer znaku lub na przykład, mamy potrzebę podejrzenia następnego znaku. Jak być może dało się już zauważyć wszystkie podstawowe typy w Pythonie są klasami, a wszystkie zmienne obiektami pewnych klas, Związane z tym jest m.in. to, że posiadają one metody służące do operowania na nich. Metodą nazywamy funkcję związaną z danym typem i wykonywaną na obiekcie tego typu. Zapisywane jest to z użyciem nazwy zmiennej związanej z danym obiektem, kropki, nazwy metody i nawiasów okrągłych, które mogą zawierać dodatkowe argumenty. Jeżeli chcemy korzystać z metod jakiegoś typu, warto sprawdzić help na jego temat, bo uczenie się na pamięć wszystkich metod danego typu niekoniecznie ma sens, Klasy posiadają również konstruktory, które możemy wywołać używając nazwy danej klasy jak funkcji i użyć np. do konwersji pomiędzy różnymi typami. Jak już wiemy wszystkie nazwy w Pythonie żyją w jednym świecie, dotyczy to też nazw klas. Dlatego warto uważać, aby nie nazywać swoich zmiennych zarówno tak jak nazywają się wbudowane funkcje, ani tak jak nazywają się wbudowane typy danych, takie jak int, bool, str, float i tak dalej, gdyż może to utrudnić korzystanie z nich, a jak zrobimy to odpowiednio skutecznie to wręcz uniemożliwić dalsze działanie programu. Dość często mamy potrzebę konwersji liczby zawartej w napisie na odpowiadającą jej wartość liczbową, aby móc wykonać na nich operacje arytmetyczne, gdyż Python wykonując operacje na napisach nie rozważa tego, czy reprezentują one liczbę i może należałoby je tak traktować. Konwersje takie są potrzebne np. przy wszystkich danych wczytywanych jako tekst, wczytanych z pliku tekstowego, argumentów linii poleceń lub wczytanych z klawiatury. Konwersję taką umożliwiają nam funkcje int i float, dokładniej są to konstruktory tych typów. Instrukcja int pozwala na podanie opcjonalnego, drugiego argumentu określającego system liczbowy, w którym wyrażona jest liczba zawarta w napisie. Domyślnie instrukcja ta zakłada, że jest to system dziesiętny. Jako drugi argument możemy podać dowolną wartość stanowiącą podstawę systemu liczbowego użytego do zapisu liczby podanej jako napis np. Na 12, jeżeli stosowany byłby system o podstawie 12. Jeżeli jako drugi argument podamy 0, to funkcja spróbuje dokonać automatycznej detekcji systemu w oparciu o prefiks podany w napisie. Prefiksem tym może być 0x dla systemu szesnastkowego, 0b dla binarnego i 0o dla ósemkowego. Brak prefiksu oznacza system dziesiętny. Prefiksy określające system liczbowy możemy używać także do podawania liczb w innych systemach bezpośrednio w kodzie, tak jak jest to pokazane na ekranie. Możliwe jest też konwertowanie liczby na napis zawierający jej reprezentację w danym systemie liczbowym. Dla systemu dziesiętnego jest to wywołanie konstruktora napisu od wartości numerycznej, którą może być zarówno liczba całkowita jak i zmiennoprzecinkowa. Dla innych systemów liczbowych mamy odpowiednie funkcje hex dla szesnastkowego, bin dla binarnego i oct dla ósemkowego. Funkcje te zawsze dodają do tworzonego napisu odpowiedni prefiks. Funkcje dokonujące konwersji liczby na napis są nam potrzebne między innymi po to, aby móc umieścić liczbę w jakimś napisie z użyciem łączenia napisów przy pomocy operatora plus Inną metodą na umieszczenie liczb w napisie jest użycie metody format typu napisowego z odpowiednio przygotowanym napisem formatującym Szczegóły można znaleźć w dokumentacji po uruchomieniu help od formatting pisanego wielkimi literami. Kolejnym zagadnieniem związanym z napisami jest kodowanie znaków. Napis Pythonowy jest zasadniczo abstrakcyjnym typem reprezentującym ideę tego czym jest napis, czyli jest po prostu ciągiem jakichś znaków. I podobnie jak typ związany z liczbami całkowitymi jest niezależny od ich reprezentacji w jakimś systemie liczbowym, tak na napis Pythonowy można patrzeć jako na niezależny od sposobu kodowania znaków używanego do wprowadzania i wyprowadzania danych z Pythona do świata zewnętrznego. Jednak jako że dla komputera wszystko jest liczbą na dodatek binarną to tym znakom należy też przypisać jakieś liczby. Wewnętrznie Python znaki napisu koduje z użyciem Unicode, co umożliwia użycie praktycznie wszystkich znaków najróżniejszych alfabetów oraz mnóstwa znaków specjalnych. Unicode określa przypisania wartości numerycznych do znaków, natomiast istnieje wiele metod zapisu tych liczb, ich kodowań. Oprócz kodowania samego Unicode określających jedynie sposób zapisu liczby istnieją także kodowania związane z mapowaniem podzbioru znaków Unicode na mniejszy zbiór znaków, który można zapisać np. jedynie z użyciem jednego bajtu, tak jak w ISO 88592, nie jawnie z żadnym takim kodowaniem napis może żyć sobie w świecie Pythona. Natomiast jeżeli chcemy już coś takiego zapisać do pliku lub przesłać siecią komputerową to należy to zapisać bądź wysłać w jakimś określonym kodowaniu. Zakodować można to przy pomocy metody ENCODE typu napisowego. W efekcie jej działania otrzymaliśmy coś co przypomina napis też jest umieszczone w apostrofach, ale napisem nie jest o czym świadczy poprzedzający go prefiks w postaci literki B. Jest to ciąg bajtowy. Tak jak napis był ciągiem kolejnych znaków, tak ciąg bajtowy jest ciągiem kolejnych bajtów, czyli 8-bitowych liczb reprezentujących wartości z przedziału od 0 do 255. Jak widzimy Python wypisując ciągi bajtowe, wartości odpowiadające znakom drukowanym z zakresu ASCII wypisuje jako te znaki, natomiast wszystkie inne wartości wypisuje w postaci odwrotny ukośnik x i wartość zapisana jako dwie cyfry szesnastkowe, jeżeli trzeba to z poprzedzającym zerem. Ciągi bajtowe w kod programu możemy wprowadzić w taki sam sposób, czyli w apostrofach, bądź cudzysłowach poprzedzonych literą B. Na ciągu bajtowym możemy wykonać metodę decode, która spróbuje dokonać konwersji tego ciągu na napis. Domyślnie metody decode i encode używają kodowania UTF-8, które pozwala na zapis dowolnych znaków Unicode w sposób kompatybilny z kodowaniem ASCII obejmującym znaki alfabetu łacińskiego oraz podstawowe znaki specjalne jak przecinek, kropka, nawiasy itd. Kompatybilność ta polega na tym, że 128 znaków ASCII zapisywanych jest bez jakiejkolwiek zmiany, identycznie jak w tamtym kodowaniu. Obu tym metodom możemy podać opcjonalny argument będący napisem określającym kodowanie. Użyte w widocznym przykładzie kodowanie UTF-7 wykorzystuje tylko 7 bitów wynikowego znaku. Nie używa najstarszego bitu, co potrafi być użyteczne, bo nadal funkcjonują systemy 7-bitowe, np. część usług poczty elektronicznej. Co ciekawe, jak powstawał standard poczty elektronicznej, były już sieci komputerowe przesyłające 8 bitów, ale był on tworzony z myślą o kompatybilności z sieciami, które tego nie potrafiły. Aktualnie tamtych sieci nikt już nie używa, za to poczty wszyscy używają nadal według standardu, który przesyła 7 bitów. W ramach napisu Pythonowego możemy umieszczać dowolne znaki Unicode bezpośrednio, jak było to widoczne w poprzednich przykładach. Możemy je też wprowadzać także numerycznie jako odwrotny ukośnik, małe u i 4 cyfry szesnastkowe lub odwrotny ukośnik, duże u i 8 cyfr szesnastkowych. Oczywiście warunkiem poprawnego wyświetlenia znaku jest używanie czcionki posiadającej reprezentację graficzną takiego znaku, dlatego też używanie numerycznego wprowadzania dziwnych znaków może być bardzo przydatne, zwłaszcza dla programistów, którzy otworzą nasz kod nie mając odpowiednich fontów. Python dostarcza też funkcje ORD i CHR, pierwsza z nich konwertuje napis zawierający jeden znak na wartość numeryczną tego znaku, druga konwertuje numer znaku na napis go reprezentujący. Niektóre znaki specjalne, jak na przykład znak nowej linii, czy tabulator możemy wprowadzić z użyciem krótszych i łatwiejszych do zapamiętania sekwencji niż opartych o ich numer. Dla znaku nowej linii jest to odwrotny ukośnik N, a dla tabulatora odwrotny ukośnik T. Niekiedy zachodzi potrzeba zapisania w postaci tekstu czegoś, co tekstem ewidentnie nie jest jest danymi binarnymi. Przykładem czegoś takiego może być obrazek, plik dźwiękowy i tak Takie dane również można zakodować w postaci tekstowej i na przykład tak zakodowane nasze zdjęcia wydrukować na kartce. Zaletą takiego wydruku w stosunku co do wydruku zdjęcia jako zdjęcia jest brak utraty jakości. Mamy te same dane binarne co w oryginalnym zdjęciu tylko w postaci literek, które możemy wprowadzić ponownie do komputera. Jest to analogiczne do QR kodów, które są przykładem takiego kodowania w postaci graficznej, a nie tekstowej. Python ma moduł kodeks pozwalający na kodowanie danych binarnych do postaci tekstowej. Udostępnia on funkcję ENCODE, która umożliwia tego typu kodowanie i funkcję DECODE, która umożliwia dekodowanie w różnych tego typu standardach. Jednym z popularniejszych tego typu standardów jest BASE64, zapisujący dowolne dane binarne z użyciem 64 drukowalnych znaków ASCII, głównie liter i cyfr.